Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj pokażę ci parę opinii, które napisano na portalu Znany Lekarz, Znany Lekarz.pl, mogą być o tyle dla Ciebie one ciekawe, że portal znanylekarz.pl nie dopuszcza e, pisania opinii spamowatych z jednego komputera, czy nie dopuszcza pisania opinii przez konkurencję, sprawdzają to, no. Tutaj widzisz moją skromną osobę, jest ponad 30 opinii, tutaj taki mój krótki opis, który sobie zrobiłem. O zainteresowaniu portalem świadczy to, że aż 442 osoby odwiedziło mój profil przez ostatnie 30 dni, a nawet 10 chciało się ze mną umówić. No, niestety nie stosuję tutaj tego kalendarza wizyt, nie jest on dla mnie jakiś taki zbyt przyjazny. Opinie są podzielone na pozytywne, klikając w to zielone i opinie negatywne. Tutaj też jakieś ktoś mi tam takie zrobił, czyli te dwie osoby raczej nie są moimi idealnymi klientami, no ale niestety zacznę od opinii pozytywnych i w zasadzie ta pierwsza, która ostatnio się ukazała 24 marca odzwierciedla no, moją firmę, bardzo rzeczowy komunikatywny w relacjach z pacjentem duże poczucie humoru, realiów świata medycyny bezpośrednia i kompetentna osoba była na właściwym miejscu no, trochę za dużo że tak powiem chwalenia, ale to najbardziej jest istotne wszystko przebiega sprawnie bezbędnego czekania i tracenia Czasu. Tutaj Andrzej Nowicki to samo, bardzo dobry i miły, wykonują sprawnie wszystkie badania okresowe, nawet poświęciłem się chwilę i odpowiedziałem tej, tej osobie, że tak powiem, wspaniały lekarz, komunikatywny, krótki czas oczekiwania na wizytę i tak mniej więcej przebiegają wszystkie moje wizyty, krótko, szybko i na temat, tutaj osoba wybierająca się do Afryki, bawiłem się kiedyś szczepienia, teraz już tak troszeczkę mniej, także jeszcze na początku miałem nieco czasu, aby odpisać pacjentom, no teraz powiem szczerze, że troszeczkę zaniedbałem sprawę, tutaj komplement dla mojej żony, lekarz jak lekarz, ale jego żona, ho, ho, ale babka. No i jeszcze parę takich opinii, powiedzmy mnie, mnie promujących, także jestem bardzo zadowolony, nie dość, że świetnym fachowcem ma jeszcze rewelacyjne podejście do chorego, potrafi wysłuchać swojego pacjenta i tak dalej, i tak dalej, no tam gdzie jest y, tak cudownie, że aż zbyt cudownie, no zobaczmy tutaj na opinie negatywne, Czyli ślepy by dostał u niego pozwolenie na broń. Byłem tam kilka razy na badaniach okresowych. Dzień dobry, 100 zł do widzenia. No, no cóż mogę odpowiedzieć. Jeżeli ktoś był już u mnie dwa razy, czy, czy kilka razy, no to po co przychodzi więcej. Natomiast widać, że pacjent troszeczkę zmyśla, bo no, niestety te 100 zł to nigdy u mnie nie było, jest drożej. Natomiast badania na broń troszeczkę przebiegają jeszcze drożej i przeprowadza się je po konsultacji okulistycznej, także na, nawet nie badam okulistycznie, tylko opieram się na opinii mojego okulisty, no ale trudno, ktoś tam sobie, aż w 2009, ohoho, oho, czyli 6 lat, 6 lat temu ktoś mnie tak ocenił. No i tutaj Monika Majder, profil jest fikcyjny na tym Facebooku, wizyta trwała jedną minutę, no i pani się dziwi, że badanie na książeczkę zdrowia, tak zwane podbicie książeczki trwa dłużej. No, następnym razem jak się przedstawi, to jej być może zatańczę na rurce, prawda? No, widać tutaj, że nie chodzi jej o jakieś merytoryczne sprawy, tylko po prostu no, jakieś takie zachowanie wobec, pacjen wobec pacjenta, czyli lekarz powinien stać, otworzyć drzwi tam, bla, bla, bla. I Natomiast no, prawda jest troszeczkę taka, że z całym szacunkiem dla tych książeczek zdrowia jest to tylko tak zwane podbicie książeczki zdrowia. Sanepit już zabronił badać na okoliczność w Szawicy, w zasadzie to jest takie bardzo formalne badanie, także na tym kończę. Jeżeli Ty masz jakąś opinię na temat mojej działalności, możesz to zrobić dwojako albo i w komentarzach do tego wideo pod spodem, no albo po prostu poświęcić chwilę czasu wejść na portal znanylekarz.pl Tutaj jest specjalizacja nazwisko, czyli wpisujesz imię, moje nazwisko, miasto, dzielnica, Wrocław, czyli ułatwię Ci to w tym momencie, prawda? O, widzisz, tutaj możesz znaleźć Dariusz Kraśnicki, to jestem ja. I za momencik mnie znajdujesz, prawda? Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym wideo, także dodaj swoją opinię na temat mojej skromnej placówki.